Kiedy lekarz medycyny pracy, może dać negatywne orzeczenie osobie jednoocznej, ale mającej prowadzić samochód służbowy. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie widzisz dobrze na jedno oko, masz zeza, no to wideo jest dla Ciebie. Witam, jestem osobą jednooczną, posiadam wadę od urodzenia, dostałem ofertę pracy jako przedstawiciel handlowy i przeszedłem psychotesty. Ponadto, posiadam prawo jazdy kategorii B od 4 lat i termin ważności tego prawka to lat 15. I mam pytanie, czy pomimo zaliczonych psychotestów lekarz medycyny pracy może mi wydać negatywną opinię nie pozwalającą pracować mi na tym stanowisku. I odpowiadając na to pytanie, podstawowym warunkiem jest zachowanie normy wzroku ze wskazówek Instytutu Medycyny Pracy czyli ostrość oka tego lepiej widzącego powinna być co najmniej 0,5 z korekcją, czyli jak mam okulary, powiedzmy, u mnie lepsze oko jest prawe, to powinienem czytać co najmniej piąty rządek na tablicy Snellena. Pole widzenia co najmniej 120 stopni bez żadnych ubytków, prawda? Troszeczkę tutaj pole widzenia Upraszam, bo tam jest kilka innych zasad, prawda? Jeszcze tutaj i tutaj. Natomiast jest to sprawa dla okulisty. Oraz od powstania jednooczności musiał minąć, upłynąć co najmniej jeden rok. No, teoretycznie sytuacja jest taka, że nie wiem, jaka jest ostrość tego oka lepiej widzącego u tej osoby. Trudno mi też powiedzieć coś o polu widzenia, natomiast jedno jest pewne, że jeżeli wadę ma od dzieciństwa, to na pewno od powstania jednoczności minęło więcej niż 12 miesięcy. Także badanie okulistyczne tutaj, w tym przypadku sprawę wyjaśni. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli masz prawo jazdy kategorii B, czy tam jakiejś innej, to spełniasz normę wzroku yy, dla przedstawiciela handlowego, prowadzącego to auto służbowe nawet w przypadku, kiedy jesteś osobą jednooczną. Jeżeli Ci się to wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli w jakiś sposób interesuje Cię temat medycyny, pracy. Zasubskrybuj mój kanał YouTube. Tutaj masz takie kółeczko do subskrypcji. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.